Wszystko, co teraz musisz zrobić, to wejść na swoją pocztę i otworzyć maila z prośbą o potwierdzenie Twojej subskrypcji. Zrobisz to klikając w specjalny link podany w tej wiadomości z napisem Aweber. Po kliknięciu pojawi się strona informująca, że wszystko przebiegło pomyślnie i Twoja subskrypcja została potwierdzona. Możesz też wrócić na stronę wwwbadania na -prawo -jazdy i spokojnie czekać na swój pierwszy newsletter.